Wakacje to jak zwykle zamieszanie z badaniami uczniów, z medycyną pracy. Jeżeli jesteś kandydatem do szkoły ponadpodstawowej, to być może doświadczyłeś tego małego zamieszania, tego małego bałaganu, który wynika z konieczności badań, z konieczności skorzystania z medycyny pracy do szkoły wyższej, czy do jakiegoś technikum. Także tradycyjnie masakra. Ciężko się dostać do jakichś tam darmowych placówek medycznych, które przebadają cię jakoś za darmo I oczywiście nie w tym celu, żebyś kolejkę zaliczał od piątej rano No, napisz jakie miałeś swoje przeżycia z medycyną pracy Czy korzystałeś z firmy prywatnej, czy korzystałeś z firmy państwowej